Podnoszę wrażenie, że mamy przerąbane. Oby to nie było nasze ostatnie wyjście. Przesańczysz. Nie drży się. Ostatnio miałeś rozmowę z sąsiadami. Pamiętam. Nie zdziwiłbym się gdyby któryś z nas chciał pożegnać się z tym życiem. I yeah. don't